po całym dniu wycieczki w Krośnie no, po pół dnia wycieczki po Krośnie wróciliśmy do hotelu Twist i na ogródku siedzimy sobie przy piwku Heineken za daleko nie mamy hotelik jest tam Koło nas wesele A my sobie siedzimy i grzecznie pijemy napoje gazowane kompanii piwowarskiej Żywiec, czy grupy piwowarskiej Żywiec Cóż nam zostało, no chyba wypisz tego nieszczęsnego Heinekena Heinekena z Żywca Lej! Przepraszam, czy tu biją? Znaczy, czy tu leją? Ale dzisiaj będzie Będzie nocka? No Oj, będzie, będzie Ale po dwóch piwach nie robi mi to różnicy